Hej, cześć, witajcie munkanie Was w kolejnym odcinku z The Last of Us, dzisiaj kontynuujemy trochę później, ponieważ wyłączyło mi się nagrywanie, w ogóle komputer mi się wyłączył, no i 10 minut nagrania się usunęło, przez co Was przepraszam, i to co było to Roberta tylko spotkałem, też go zabiła, teraz go zabiła, spotkaliśmy Marlin, czyli przywódczynie świetlików i teraz idziemy po Eli, czyli po przesyłkę którą mam przenieść w zamian za broń, którą sprzedał Robert dla świetlików i 10 minut was tylko minęło, to nie jest za dużo, prawda? tam nic nie było takiego, tylko, że dwóch typów zabiłem yy, znaczy trochę więcej, no ale to był taki wielki fail i tylko to i was bardzo za to przepraszam ale kontynuujemy, o tu jesteśmy pod mostem, stamtąd przeszliśmy, bo wojskowi idą O stąd przeszliśmy, patrzcie Tu już jest zamknięte No I stąd przeszliśmy Więc to nie dużo, straciliście No ale czemu to mi się zrobiło, to ja nie wiem, wam powiem I tu teraz są strażnicy czyli Musimy albo przejść po cichu, albo możemy ich załatwić Ja spróbuję to zrobić po cichu Nie? No, Kurde, przepraszam, że mi się usunęło to nagranie, no ale nie mam na to wpływu Czasem się tak robi, wam powiem, wiecie? Dobra no, co ja robię? Krzyczę? Marlin, Marlin jest w ogóle postrzelona. Dobra, dla mnie jakieś rzeczy do potem robienia. Czy składniki, tak, tak bardziej można powiedzieć, tak? A ilu? Jeden, na dole jest jeden, tu na moście jest jeden, tu jest jeden. Na no co? Nic nie zyskać, zabijając mnie. Ja Cię tylko przy, przy, przy duszy. Mnie nie zabiję. A no co ten? Kurwy sam. Ty to nazywasz bogiem? Czy to już czy bogiem wybrz to sobie I mamy takie ostrze zdobyłem przez które się można można wrogów szybciej zabijać Nie tylko wrogów. Znaczy głównie wrogów i potem tych klikaczy, przed którymi trzeba cicho chodzić. I na których trzeba właśnie uważać, bo oni ciebie gło głosem wyskują, ich na przykład z ręki nie można być. Mieć albo pałka albo coś innego. A jak się właśnie nie ma pałki, albo coś innego, to trzeba ich od tyłu zachodzić, nie? Dobra, zaraz sam przyjdzie stąd I widziałem, że wolicie te ubranie, jak noszę, wiecie? Mi też się tak bardziej trochę podoba, lecz w Katsenka i tak jest jego yy, ubranie takie... Jest jego ubranie e, podstawowe. No, nie, nie umiałam się, wypowiedzieć. Dobra, szybko do środka. Podcieko nam na górze, że poszło to fajnie. Ja tak większość misji tu próbuję idziemy, robić. Podobno do no Riany, dla mnie, Czy? Może na niej była Jak się trzymasz? Chyba mi sił, ale dam radę Jesteśmy już blisko Trzymaj. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna Osoby przebywające chodź. na ulicy Zostaną zatrzymane i poddane karze co będziemy szmuglować? poglądać. ci. Uwaga. Ogwiarowuje godzina policyjna. Osob... Tak wcześnie, ciekawe co zrobisz. Idź, pomóż mi. Natychmiast. Hej, hej, chodź tu, wstawaj, otpięknie! Od hej, hey. puścią, to jest Eli. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetnikiem. O rany, co ci jest? Spokojnie, wybliżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli. Nie dostaniemy drugiej szansy Ej Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu To spory kawałek drogi Poradzicie sobie yeah. ją, wracacie i broni Nie poradzę budżera. Dwa razy więcej broni A powiesz nam gdzie ją trzymacie? W naszym obozie Ruszymy stąd dopiero jak ją zobaczę Pójdę To jest... Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę Ale ona nie może iść do tamtej części miasta Joel jej popilnuje O nie, nie, nie mi się nie Ellie. zostanę z nim Czemu im mówisz? Byłam blisko z jego bratem Tomim Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił Był dobrym człowiekiem Słuchaj, weź się do północnego tunelu i poczekaj. To jest tylko przesyłka. Malina. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Pijać? Nie, potem wstać, do się, się przybliżył. że dla mnie leży się No za smale, co tu się stało? O. Słyszałam strzały, ale. co się stało? świetniki. chodźmy stąd i naszej skończymy Eli Elic, okay. normalna u nich. Ty tu rządzisz. Czekajcie. Dobra, wróć. Musiałem komuś na telefonie odpracać. Tam, nie? Nie, to tam? to będzie nie tam. N Niko Play Games was, pozdrawiam. Zobaczmy. A tam często mordę. Tam Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale ja wem wejdziemy. Dobra. Daj mi chwilę. Zaszło Potrzebuj mi to rozdać Jak się instaluje Eli że ci pomóc Eli Dawa no, rady Tak? Tak Nielegalna rzecz? Wdarza się Mogłowało się iż tylko? No? A tak swoją drogą, to co cię łączy z Malin? Nie wiem, no chyba po prostu jest moją koleżanką. Koleżanką? Komplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się tą. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. A gdzie są twoi rodzice? A gdzie są w ogóle wszyscy rodzice? Odeszli. No hmm. czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików, Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie! Też tak myślę. A teraz masz lotarko prydu. Mecz. Co daleko, poszło To tutaj Jak nie? Dobra, to ja idę w Kim Co ty wyrabiasz? Odpoczywam A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz Ale jest... Daj is... mi spokojnie Masz zepsuty zegarek Hmm... Mam rotałeś coś przez sen nie cierpię koszmarów ja, ja też ba, ba, ba Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko Tego Pomór Chyba już nie może być gorzej Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru. Naprawdę sporo. Wchodzimy w to. To chodźmy. sam. Hmm. być uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na no, pewno. Tak to pysk? Można tu wejść? O. Chodźcie. Widzicie? Już jeden i istrady znaleziony. Świetnie. Brum, brum, brum, brum. Brum. Brum. Brum. Kto będzie tam na nas czekał? Bądź grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta musi być kimś ważnym. To kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak, oczywiście. na górę i sprawdź czy droga wolna. Już ja szataraby. Czekaj. Patrol przed nami. Dobra. Możemy iść, wychodź. Chodź mama. Patrz pod nogi. No. O rany! Wyszłam na zewnątrz! Chodź! Wow. Chodź! Ty! Nie wchodź we mnie! Na dole, na górze, leje, w środku, nie... U mnie by też mogło wpadać. Ostatnio padało, ale już nie pada. Ale zimno się już u mnie robi, dzięki Bogu. Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się, na kolana. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Która jest z dwunastego. Przejęliśmy trzech włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Za ile będą? Parę minut. Myślałam, że tylko ich obezwładnimy, albo coś. O kurwa. Patrz. Chryste, bonie. Marlina o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie! Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma trzy tygodnie! Przemiana następuje w dwa dni, więc przestań pieprzyć. Ma trzy tygodnie! Przysięgam! Czemu by was wystawiała? Nie kupuję tego. O cholera! Tez! się dowalili. Okay. No, mój sygnał ubiegniemy. Sygnał. Okay. Teraz. Nogi. Ruchy, ruchy. Obiec. Gotowa? Jasne. tak Chuler. ich tutaj. Pełna. No, no. Co macie przez ranę? Żołnierze. Tak. Widzę ich, widzę ich. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno będzie przeszli. Nie nie dajcie się zauważyć. Chodź mała. Trzymajcie żołera. Dobra. izo ich przed nami No Zabiję. Polu widzenia Zabierz No zabierz No szara się umieć. No szara nowa to zrobić Ale czemu się nie udało Zawsze bym się udawało Słyszę ich przed nami. Nieprawda. Mam ich zastrzelić. bo, to wam powiem, słabo, że nas widzą, no i kurde, zabili mnie i, i tak mnie dalej widzieli, co? no co? Świetnie. na bojem się zostało. Wszystkie debile. A, tak się, a zawsze mi się udawało przejść tam, nigdy mnie nie zauważyli. Okay, idziemy! Chodźcie! Trochę failmar. Jakby okay. to bo by nie było nagranie, to wejdźcie, bo to jakieś może jeszcze ten. A to jeszcze się nagrywa, nie? Cholera, kolejny padła, ostrożnie. Pełni mm -hmm. ich tutaj. Ciekawe jakich ominiemy Nie zauważyli nas. Chodźmy naokoło. jak to wygląda? Za dużo ich też. O, branie. O, cholera. Są w środku. Odwróć ich uwagę. Kolejne okay. latarki... Я там yeah. yeah, Dzisiaj jak widzicie odcinek fm Ale A czemu to się mi nie wychodzi? Zawsze wszystko dobrze szło. Dzisiaj jest wręcz kuchnianie. Tak, to się przyda. Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie mokniemy. Dobrze, przyszedł Kolejna rejestra. Ciągle spokojnie przyjdę tutaj. Jak sytuacja? Myślę, że tędy się przeciśniemy Pewnie tak Cholera Kolejni żołnierze Cel wciąż na wolności Koniec poszukiwań, wracamy do sektora 11 Chyba nas nie widzą Nie wychodźcie z cienia Czemu coś z tego zrobiła? Sarki zaczęła. No i ja tego nie kontroluję, bo zawsze mi się udaje a tu jakbyś mi się No dałuje Dobra Szukamy Exploring jest? Nie wciąż się tu kręci na zobacz czy jest tu coś co nam się wyda Giasne szefie Szyfowy <grywa> Chyba być powiedzieć Panie, szef, teraz tutaj pójdziemy Dobra. tą rurą. Chodź, możemy przejść stendy. Nie dodawaj się, Eli. Okej. Okay. sioddalę się będzie do paszportu. Wow, czekajcie, czekajcie. Yes. Zbielamy się, wzywają nas z powrotem. Wracamy pod wór. Muszęcie kontynuować załadunek. Ruszaj się. <śmiech> Chyba już poszli. Słuchaj. Jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że... Mają własną strefę kwarantanny. Z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to... To, co się ze mną stało, jest... Kluczem do tej szczepionki. Ojej. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy do cholery? Jeśli to prawda. wiesz. <głos> co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Bitch. Tędy. Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Tak. Miejmy okay. nadzieję. Teraz jesteśmy już.. Na wolności. Nie ma tu patroli, nie ma niczego, tylko są klikacze, biegacze. I tym podobne. Aż kolejni już nie żyli wrogowie. Nie żywy, leży. Nie. No. Więc Co się stało? Tereny wokół strefy kwarantanny zostały zbombardowane. Chcieli zabić jak najwięcej zarażonych. Eee, co to do cholery było? Też, słyszałaś? Tak, ale to było daleko. Chilowo. Chodźcie, chwilowo, przynajmniej powiedziałaś na tak. na. tak. Cholera, ale wysoko. tak ta półka się łamali. O, jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć tym bałagan. Co to ma być tym tym miastem? Raczej to, co z niego pozostało. No. Tutaj Chyć może tam coś jest Dla nie Znalazłeś tam coś? Nie Szukaj dalej okej ten to weźmiemy sobie. Butelkę. Teraz trzymaj się blisko test kurde, nie wiem jeszcze jak apteczki się robi Dobra, ale idziemy Mały prysznic, czekajcie. Ty i też? Idę! Nie. Coś go rozszarpało Umarł niedawno. Być może. Lepiej stąd chodźmy. Nie ja muszę że tak Jest ja Ale jak to sobie chcecie. I podobno kilku moich widzów, którzy pisali komentarze pod filmem was grali już w was. czyli fajnie. Jak ktoś z Was już grał? Ale to nie znaczy, że nie możecie umywać. Cholera. Wygląda na to, że zginęli czekając na wsparcie. Co mu się stało z Tak, Nie. Już kilka lat po zarażeniu. Czy oni w ogóle coś widzą? Nie. W pewnym sensie. Wykorzystują to dźwięk. Nie. Tak. Jeśli zaczną klikać, musisz się schować. Inaczej cię namierzą. Cholera. Mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Nagrywa. Uwaga na głowy. A tu cięć nie mogę robić To nie ma cięć Wszystko super Wszystko jest super Nie ma super, super. Świetnie tak Polecam dwa 10 ja już Pomóż mistério. Vamos. Toll! Ó, quando vai clicar. Nic nie jest. Nic mi nie jest. Poszukajmy jakichś zapasów. ile łamu. Ale to była jazda! O tak. Tabletki zbieramy, i jak mam tabletki, to być może możemy ulepszyć rzeczy. Ja będę chciał iść w zdrowie Trzeb szybkie leczenie, nie? I może drżenie broni. Czyli we wszystko będę po jakimś tam. Próbował jakoś to y, y, systematycznie i równomiernie rozwijać y, Więc zobaczymy ile popatrzy chętnie I czym większa rana tym dłużej nie? No i mamy to I tak możemy otworzyć te drzwi, nie? O Najsik Nice! Ło nice. wow. Gdzie? Zleźliśmy no, w taki pełny sposób Skład taki dla nas Nice, było dobre, że jak się Właśnie 10 sabletów, 25 części. No kurde, kurde jamo No musimy się do dostać. Chyba nie tędy, a no może? Ja się sprawdzę, co tutaj jest. O jezus, mary. Co się z nim stało? Są ci nogą chyba zahaczył nie? Jezus, Jesus! Damn! Sprawdź, czy jest przejście no, Ale ja mi się chce Do się cieszę, nie mogę robić. Tak już dochodzimy do końca odcinka, to... Czysto Chodź, Ali! A ja to bywa. No chodź! No. i Już! i proszę! Gut, jeden, szybko, szybko, nie Kto dostaniemy się po rusztowaniu dobra to by było Płuseczka. na ale nic nie jest poza tym, że mam pełno w gaciach nie, w porządku w drogę Za moment. W ogóle nie jestem. Dobra. W drogę. W ogóle nie jestem głośny. To było cicho. To było sniki, snyki. To jakieś szaleństwo. A cholera. Tylko nie patrz w tu. Co? Chyba żartujesz. Ja, muszę się w złoty. złoty nie Srrrrrrevolverz No i w takiej sposób możemy zmienić Broń na... Revolva To jest granum każdego pasażer w ogóle I don't know why, but... Fuck this Shit Fala aí, e se não tava, é klikacz. E fazer muszę zeijać na. Já się trochę diga. Boa, kiedyś mi się nie udało, to za pierwszym razem. Pewnie teraz mi się też nie uda, za pierwszym razem. Jest Wiecie co by się najlepiej zrobiło? кликать. Сапер Добра, Есть. Udało się, to i tak by było trzeba tak zrobić, bo tu ja nie umiem tego zrobić Nie, nie, nie umiem tego tej... zrobić po cichu A klikacza najlepiej, o kolejny do rewolweru. A klikacza najlepiej jest rozwalić poprzez y, strzelanie w niego O ile do rewolweru, ludzie Nie musiałeś tego robić przecież O botanik. A mam pełne życie. No tak, bo naprawdę oni sam nie zrobili. Szukamy co? Znaczy na pewno to się da zrobić po ale nie w moim przypadku. Dobra. Ile minut mamy? 30. Okej, okay, to się dostaniemy na górę. I zaraz kończymy odcinek. Ile łamę wow, Jezu smarki Normalnie bóstwo dla mnie <laughs> Ciągnie ma Idź! Więc... Dobra, czek! Dobra, mi się przez chwilę lepiej przyjał. Więc musiałem ją... poprawić. Jedynie w taki sposób można. Widzisz? Nic mnie jest. Potem myślę, się każdy Jakie te Wszystko jest Nie ma co zwlekać Naprawdę? A ten? Jest przejście Uwaga na plecy Zwierzę też żyje? Nie, ja w psy już widzieliśmy. Jak odzyskamy Nie powinniśmy zrobić sobie małą przerwę. Dobra. małą że... przerwę? Ty wciąż powtarzasz, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A ty zawsze mnie ignorujesz. No, no nie, rado. Uwierzę, jak zobaczę. Jesteś teraz... Ja sobie kłamczę. Co? Ale nie chce ci ufać. Bo tak kłamiesz. No. Tenty. Tak, sam. Metro. To jest będzie trochę debawa, ale teraz będziemy na samym odcinku Tylko do, do, dojdziemy do checkpointu Cześć, Pilsy Nice popatrz na rękaw To świetlik Tak. Się. nie mają odwego życia ani w mieście ani poza nim Dobra, to tutaj mała Nie no, małotowa mo nie będą żyło co Patrzcie Jakie światło się odbija fajnie takie zrobili Ma coś tu leży. Przyszli ze strefy kwarantanny Widzisz to nie nasi Dobra i tu jest już checkpoint Cholera. To tu jest tylko plikaczy. Boże, już prawie wyszliśmy. Prawie wyszliśmy. Eric, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko nie. Jasne. Skoncentruj się. Jasne. Dobra. Ale my skończymy sobie w tym miejscu odcinek, więc ono tyle w tym odcinku dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli czemuś się zostawcie 23 łapeczki w górę będzie fajnie zapiszemy sobie grę, tak? No. I mogę dla osób, bardzo serdecznie i i